Siemaneczko z tej strony Headshot I teraz chciałbym wam zaprezentować Oto poradnik Z powiadomieniem Kto by chciał ze mną zagrać W Leech of Legends Bo nie mam czasami kolegów Albo ludzi, którzy chcą ze mną zagrać I taki Poradnik nagrałem Dlatego, że chciałem, żeby ktoś Zagrał ze mną teraz W Leech of ktoś chce zagrać ze mną w Leech of Legends Pisać w komentarzach nie wiem, jak się poradnik też Taki, taki spowiadomieniem Podobał, lajkujcie, subskrybujcie Dajcie łapki w górę No i po prostu tylko piszcie mi W komentarzach Skype mój będzie podany w opisie Jeżeli ktoś będzie chciał zagrać, dodać Moja nazwa Do Lola będzie też podana w opisie Więc Zapraszać, dobra, trzymajcie się